Witam Państwa, zaglądamy na hale drużyn pierwszoligowych. Bałagany Lubianka podejmują lidera rozgrywek pierwszoligowych stelem gniezno. Bałagany w meczu wyjazdowym zmierzyły się z knieżniowską drużyną, przegrywając po bardzo zaciętym meczu 7-8. Do rozgrywek na poziomie pierwszoligowym zgłosiły się trzy drużyny, dwie na co dzień występujące w rozgrywkach pierwszoligowych na boiskach otwartych, wspomniana już Stella Gniezno i Lipnostęszew oraz drużyna występująca tylko w rozgrywkach halowych, bałagany Łubianka, której trzon stanowią Zawodnicy na co dzień występujący w różnych zespołach, a w halowych potyczkach tworzą drużynę. W dalszym ciągu mecze rozgrywane są bez udziału publiczności. Trzymamy kciuki za tę nieliczną grupę rozgrywkową. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.